Ale może zostaw miejsce dla nowego, w razie czego. Zabezpieczają więźniów. To musi być świetne uczucie. Patrzeć jak te zbiry wracają do tratwy! Pewnie, trawa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję! Dobra, już blisko! Zaraz będę! Dam znać, że się spóźnię. Mike Sketal! Masz listę zakupów! Hej, mamo! Tak. Tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Sprawdzę gdzieś w centrum. O, dziękuję. Tylko nie zmieńczam. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. Ach, no tak. Racja. Dolecę, mamo. Tam. Jak Pit radzi sobie z podwójną tożsamością? Ten stres mnie wykończy. Spidermanowi chronić wielki konwój więzienny. Dam radę. Wdech, wydech. Luz. Pit! Jesteś? Właśnie kończę, się. Jak ty niby.. pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie! Dobra, jazda. Lecimy do celu z ciężkim ładunkiem. Dobra, przyjąłem. Widzimy cię stąd. To coś... naprawdę ważnego. No jasne. W zeszłym roku stratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja nie będzie ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli do klockowi? Chyba tak. Może Walczer, może Skorpion... Może ktoś większy? Okej, okay. mamy problem. Czekaj Maes, ty... dajmy się tym i spoko. Maes, nie! Trzyma się! Patrzcie, skórzku. Maes! Szarpie mi ładunek. Tak, ofiar. Ładunek zniszczony. Niedługo dotrze pomoc. Nic wam nie będzie. Pip, przepraszam, nie, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim. Co się stanie? Ludzie, może zrobimy sobie przerwę? Obgadamy to! Proszę? Nie? No dobra! Muszę opanować ten chaos. No, wow, ale łapa. no, baseball? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Trochę się No, no. No, Trochę się boję nigdy nie widziałem gościa z taką Nie! A, dzieło sztuki tego? No ja, go nie nazwał. Ja. Ja. Kapitan, moja Dalej. Okej, zamknijmy zamyślenie! Aha, Pete, jak nam idzie w skali od jednego do dziesięciu? 10? Dziesięć za widowisko, jeden za minimalizowanie zniszczeń. Już widzę jutrzejsze nagłówki w biugów. Jeśli skończy się na złych nagłówkach, to będziemy mieć szczęście. Dziesięć za widowisko, jeden za minimalizowanie zniszczeń. Już widzę jutrzejsze nagłówki na Jeśli skończy się na tych nagłówkach. To będziemy mieć szczęście. O, O! Szlak, się ma wybar! I niedobrze to wszystko wygląda. Złe ja, podejście! Powstrzymamy go, jeśli będziemy działać razem. A właśnie, mógłbyś mi tu trochę pomóc? Tak, pewnie lecę. <inaudible> okay, speed. Stop. się i po Się to wariat! Eee, zbyt słabe. To wariat gorszego sortu! Zbyt łatwe. Może... To jest Imperium! Hej, Johna! Ładnie Bardzo się otecznie! Wariat! Nie. Nieudolny! Zdradziecki! Sztuknięty! Wariat! A! A! Tak! Yeah. No, no, no, no. Micho Dondetta! Już późno! Hey, Mama! Ślepo i wracaj do domu. Tak, mamo. Kocham cię. Ja ciebie yes. też. Yes. Teraz! Chodą tak, już późno. Hej, mamo! Tak, mleko kokosowe. Dalej szukam. Trochę się tu... dzieje. Czy ty kregniesz? Tak, wybacz. Chcę zdążyć na pociąg. Hej, nie kłam. Wiesz mleko i wracaj do domu. Tak, mamo. Kocham cię. Ja ciebie też. Teraz albo ich. Zatrzymajmy go! Zaraz będę! Musimy go zatrzymać! Szybko! Ta, tak, tak, co robimy? Teraz się zabawimy! A niedobrze, bardzo niedobrze! Jest. Nie. O no nie, nie, nie! W porządku! Mam go! Będę u ciebie! Przygotuj się! Dobra! Tak! To może mi ile zająć? Uff. Jest ich więcej! Jest ich więcej! W tym Determina! Żyjesz? Na nowego oh. Może być te Miles! jest Ciekaj stąd <grym> Weź jesttajajznaj <grym>